Witam Was w trzecim wiaderku internetu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak tworzyć kody QR i jak nimi zarządzać. Z tej strony graczek i zapraszam do oglądania. Na tworzenie i zarządzanie kodami QR pozwala strona qrd.by Oczywiście link będzie w opisie. Pozwala ona na, na tworzenie kodów przy użyciu linku, samego tekstu, albo na stworzenie specjalnych kodów, które będą nam pokazywać, ile osób przeszło przez link, który umieściliśmy właśnie w tym kodzie. Możemy również stworzyć tak, tak zwaną wizytówkę za pomocą kodu QR, albo możemy też stworzyć sporo innych rzeczy. Na przykład możemy umieścić tutaj linki do App Store. Możemy umieścić linki do YouTube'a, do Facebooka, do Twittera, do LinkedIn, do Pinterest, do Google+, do Instagrama. Możemy podać swój właśnie tutaj nazwę użytkownika. Tak samo jest ze Skype'em. Kod QR może również przygotować nam wiadomość, którą będziemy musieli wysłać. Tutaj się wpisuje numer telefonu, a tutaj wiadomość. Tutaj... Wiadomość e-mail może dla nas przygotować. Tutaj może nam podać nazwę i hasło do sieci WiFi, A tutaj może nam, może nam przekazać informację o jakimś punkcie na mapie. I tutaj wybieramy czy ma zostać pokazany w Google Maps, czy ma zostać pokazana, pokazana sama informacja o punkcie. Ostatnia opcja to jest użycie kodu QR, jako pośrednika między kupnem jakiegoś produktu. Wygląda to tak, że skanujemy jakiś kod i po prostu w naszym koncie PayPal płacimy i na adres, który tutaj wpisuje osoba, która tworzy kod QR, właśnie zostaną wysłane pieniądze za ten produkt. Myślę, że kody QR są bardzo ciekawym sposobem na y, urozmaicenie, y, zrobienie czegoś ciekawszym, więc na pewno wielu osobom się to przyda. Z tej strony graczek, jeżeli Wam się podobało to możecie zostawić subskrypcję po więcej takich filmów. Na razie!